Dostaję często zapytania, czy ukryć jakąś chorobę na komisji, chorobę psychiczną, choroby tarczycy, czy tam jakieś inne choroby i zapewniam cię, że na stare lata jako dziaders nie będę uczył gimbazy kłamać.